Dobry wieczór Państwu, witam podczas kolejnego wykładu wakacyjnej szkoły poezji wolnych lektur. Spotykamy się ponownie z profesorem Piotrem Śliwińskim. Dzień dobry Panie profesorze. Dzień dobry Państwu. To trzeci wykład Pana profesora i dzisiaj o społeczeństwie, a zdaje się, że bardziej o polityce, jak można wywnioskować z opisu, który Pan przygotował tego wykładu. Pewnie tak, pewnie, pewnie się nie da inaczej, aczkolwiek starałem się uwzględnić różne perspektywy od takiej ściśle politycznej do, do nieco bardziej, przepraszam, że jeszcze przez moment będę tutaj manewrował, żeby zrobić sobie stanowisko, mieliśmy pewne kłopoty techniczne, a może, może jakoś tak, może dzięki temu państwo nie będą widzieli bałaganu na moim, na moich, na moim biurku i w okolicach. Staram się, żeby, żeby ta perspektywa doraźna, polityczna nie była, nie była kluczowa. Już? Ja państwa zachęcam ponownie do zadawania pytań, do komentowania tych utworów, które będzie pan profesor omawiał i jak nie mam też do przygotowania swoich wersów, tak jak na poprzednich dwóch spotkaniach. Bardzo do tego Państwa zachęcam. To byłaby nasza prawdziwa szkoła wówczas, wakacyjna, ale, ale szkoła. Gdyby udało się nam z, z, z czytania tekstów i z rozmowy o nich wysnąć również jakieś, jakiś własny pomysł. Jakbym to powiedział, gdybym chciał to powiedzieć w wierszu. W wierszu chciałbym to zaś powiedzieć, dlatego że, że mamy poczucie, iż języki służące nam do opisu polityki bywają bardzo schematyczne nawet, nawet nudne w końcu często nieprzekonujące, niewystarczające i wobec takich uczuć pragnienie napisania wiersza staje się czymś bardzo naturalnym. Więc gdybym miała ochotę się wypowiedzieć, miała ochotę się wypowiedzieć, to jakbym to zrobiła? Jakbym napis jaki napisałabym wiersz, a może jaki napisałabym pierwszy wers tego wiersza. Bardzo państwa do takiej zabawy zachęcam. Ja również i w takim razie ja znikam teraz i zostawiam tutaj pana profesora z naszymi uczestnikami. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę państwa, społeczeństwo, polityka, zaangażowanie, bo tym sprawom chciałem, żebyśmy się przyjrzeli. Oczywiście w kilku tekstach gdzie się zawsze wydaje, że poezja, to jest jej ogromna, ogromna siła. Oczywiście nie tylko poezja, literatura, sztuka. Nie da się opowiedzieć, to znaczy naprawdę mamy do czynienia z, z utworem poetyckim, utworem sztuki, tylko wtedy, kiedy go przeczytamy. Kiedy ktoś nam go przedstawia, z tym przedstawieniem mamy do czynienia, a nie z samym utworem. Stąd też wiecie pewnie z własnego doświadczenia, że streszczenia, bryki, pomoce lekcyjne, których mnóstwo jest w internecie, i którym zawdzięczamy na przykład znajomość Pana Tadeusza albo Lalki, albo Ferdy Durkę, albo jakiejś innej lektury, ma, mają to do siebie, że one nam w gruncie rzeczy gruntownie zniekształcają to, o czym, o czym mówią. To, o czym mówią, nie jest tym, o czym mówią, by zagrać słowami. Zatem Trzymając się takiego pojęcia, które wydaje mi się w odniesieniu do, do poezji, która nie jest fabularna, a ewentualnie fabułę można, można streścić, bohatera można przedstawić, poezja zawsze jest językowa, zawsze jest przygodą języka, przygodą w języku, z językiem, jakimś stanem języka, doświadczeniem języka, poezję po prostu trzeba, trzeba przeczytać. Kiedy myślimy społeczeństwo, i literatura, to dość często przychodzi nam do głowy, że to są, że to są rzeczy czy światy, które, które mogłyby się nie spotkać. że Poezja jest od tego, aby wyrazić, wyrazić uczucia, wyrazić doświadczenia odróżniające nas od innych, a więc w pewnym sensie odspołeczniające. Odróżniające, odspołeczniające, odsuwające na pewną, na pewną odległość. Ale z drugiej strony istnieje też tradycja poezji obywatelskiej, poezji patriotycznej, poezji społecznej, poezji politycznej, poezji, która uczestniczy w życiu zbiorowości na specjalnych prawach. Albo to życie ocenia, albo to życie projektuje, albo próbuje je zobrazować, przedstawić. Albo próbuje do czegoś wezwać, albo staje się lustrem, które wiersz, czy utwór literacki stawia przed społeczeństwem po to, by, by ono mogło się w nim zobaczyć, bo, bo nie ma innych prawdziwych, prawdziwych zwierciadeł. Więc to literackie, fiksy, fikcyjne, autorskie, oparte na tym, co wykreowane przez twórcę, Okazuje się prawdziwsze od innych rzekomo, rzekomo należących do rzeczywistości, stworzonych przez nią jej służących. I nie muszę Państwu mówić, jak ta tradycja po poezji zaangażowanych, by się w ten sposób wyrazić, i poezji pragnącej zaangażować, a więc angażującej odbiorców, jak ona jest długa, ile ma po swojej stronie wielkich twórców. Od starożytności poczynając, toż przecież wielcy poeci, greccy czy rzymscy, byli wielkimi obywatelami grecki, greckich republik czy greckich państw i greckich polis i, i oczywiście Rzymu sta, starożytnego. Poprzez właściwie niemal wszystkie, wszystkie epoki, jeśli sobie państwo przypomną Kochanowskiego i innych twórców, twórców poezji z, z XVI wieku to łatwo się o tym przekonać. A następne stulecia przynoszą różne formy literatury, literatury angażu, zaangażowanej i angażującej. Czasami są to formy wypaczone, a czasami są to formy dyskretne, ukryte, prawie niewidzialne, ale przecież dające się ostatecznie rozpoznać. Czasami ta literatura jest na wierzchu, a czasami w odwrocie. Ja oczywiście będę się zajmował tylko ułamkiem tej, tej poezji, ale takim, w którym być może Państwo zobaczą to, na czym mi zależy, a mianowicie, że wypowiadanie się w imieniu lub przeciw zbiorowości z pozycji obserwatora, sędziego lub projekt, kogoś, kto projektuje przyszłość, może się dokonywać za każdym razem na bardzo wiele różnych sposobów. Istotne jest to, byśmy w tym zaangażowaniu zobaczyli pewną szansę estetyczną również, by nie rozróżniać tego, co polityczne, a więc społeczne, publiczne, zbiorowe, od tego, co estetyczne, a zatem związane z jakościami artystycznymi, z wartościami artystycznymi danego, danego dzieła. Postaram się, to, postaram się to objaśnić. Na razie, na razie dwie, dwie uwagi, dwa przypisy. Po pierwsze, jak Państwo być może wiedzą, ja chętnie to powtarzam również, źródło słów słowa idiota, a niedawno dyskutowaliśmy o tym, czy literatura jest, czy nie jest dla idiotów, a... Została ta dyskusja sprowokowana przez już w tej chwili słynną czy osławioną wypowiedź Olgi Tokarczuk, taką letnią, letnią bombę, którą wrzuciła w, w, w, polską, w polską przestrzeń myślową i, i medialną, może bardziej medialną niż myślową. Otóż źródło słów greckich słowa idiota wskazuje, idiotę wskazuje na człowieka, który nie interesuje się niczym, co go bezpośrednio nie dotyczy a zatem nie interesuje się sprawami innych, sprawami wspólnoty czy zbiorowości, do której należy, nie chce być obywatelem, a zatem nie chce, nie chce uczestniczyć, nie chce brać odpowiedzialności, nie chce nawet wiedzieć, nie chce, nie chce się interesować, nie chce być pośród innych. I to był idiota. I teraz, jeśli tak to zrozumieć, to literatura, oczywiście nawet ta słaba literatura, w oczywisty sposób nie jest dla idiotów. Dlatego, że trzeba mieć w sobie jakieś zainteresowanie kim innym, czym innym, sobą innym choćby, żeby chcieć czytać. Bez tego zainteresowania, bez tego impulsu nie sięgniemy po książkę. To jest zupełnie proste. I to bym chciał, abyśmy, abyśmy zapamiętali. Druga, drugi przypis do tego tematu dzisiejszego, jest autorstwa Stanisława Barańczaka. Otóż Barańczak, jak Państwo wiedzą, należał, przeczytam jeden z jego wierszy, należał do pokolenia 68, czyli pokolenia, które zostało ukształtowane przez wypadki marca 68 roku w Polsce i następnych, rzecz jasna, miesięcy. To był straszny czas, o którym długo by można było mówić, kiedy w Polsce spotkał się bardzo siermiężny, tak, późno Gomułkowski socjalizm, z siermiężnym ze swej istoty nacjonalizmem, moczarowskim na, nacjonalizmem. Znają Państwo tę historię być może z lekcji, z lekcji historii. E, protestowano, głównie młoda inteligencja i, i studenci, ale także naukowcy, pisarze, artyści, rozmaici ludzie, którzy nie byli w tamtych okolicznościach, za wszelką cenę nie chcieli być idiotami. Być idiotą, a więc nie interesować się sprawami publicznymi, taki był właściwie wówczas wzorzec, e, e, zachowania propagowane przez, przez państwo. No to partia będzie za was myślała i wam układała życie, a wy po prostu żyjcie nie rozglądając się za nadto wokół. Oni nie chcieli być idiotami. Za co ponieśli oczywiście bardzo wysoką karę, zapłacili wysoką cenę, byli wyrzucani z uczelni, pałowani na manifestacjach, wsadzani do więzień, Pozbawiani rozmaitych, rozmaitych praw. I to doświadczenie głodu wolności i przemocy, która ten głód stłumiła, trudno powiedzieć uśmierzyła, ale właśnie stłumiła przemocy zarazem fizycznej, jak i symbolicznej, bo media obrzucały ich błotem, mówiąc, że są wrogami polskiej socjalistycznej, że są agentami obcych mocarstw itd., itd., że pracują na rzecz jakichś syjonistycznych, interesów i spisków, więc ni, ni, ni, nieszczególnie mieli narzędzia do tego, żeby się bronić. Z tego, z tego wziął się jakiś ruch który, ruch, który nazywamy poezją pokolenia 68 albo poezją nowej fali, który miał zarazem charakter estetyczny, jak i charakter, jak i charakter etyczny. Etyka i poetyka. Taki nosi tytuł. Bardzo młodzieńcza książka krytyczno-literacka Stanisława Barańczaka z, z bodajże z 71 roku. Etyka i poetyka. Inaczej mówiąc, sztuka, pisanie, kunszt, talent, wrażliwość z jednej strony, a z drugiej, pewne zobowiązania, którym twórca jest winien, które winien spełnić. I tenże Barańczak, który sam bywał czasami oskarżany o to, że w swoich wierszach z lat 70. w szczególności zajmuje się zanadto doraźnymi sprawami społecznymi czy politycznymi. To były wiersze, które przede wszystkim demaskowały, a czasami prześmiewczo, ironicznie portretowały i język, ten, ten, to, co nazywaliśmy nowomową, i rytuały, obyczaje ówczesnej władzy, czy ówczesnej sfery, sfery publicznej. Więc by, bywało i tak wtedy i później również, że Barańczakowi wyrzucano, iż poświęca wiersz dla interwencji, że poświęca sztukę dla interwencji. On zaś tłumaczył, iż nie może być takiej sytuacji, że nie można pomyśleć, aby wiersz mógł być politycznie, społecznie, czy etycznie skuteczny, a więc, żebym mógł naprawdę oddziaływać, będąc wierszem artystycznie słabym. Krótko mówiąc, on się odżegnywał bardzo mocno, bardzo energicznie od wszelkiego posądzenia, wszelkiego skojarzenia o, o koligację z, z literaturą interwencyjną, doraźną, agitacyjną, apelatywną, upraszczającą itd. Dlaczego o tym mówię? To się, też za moment, to się też za moment wyjaśni. I trzecia uwaga, ja się chyba powtarzam, ale proszę mi wybaczyć, nawiązuje do Bogdana Zadury, już współczesnego, bardzo wybitnego i, i ciekawego poety, prozaika i tłumacza, a także eseisty, krytyka literackiego, niedawna redaktora naczelnego twórczości, periodyku Twórczość. Otóż że też mistrz ironii, piny, żartu, obserwacji pod prąd, pod włos yy, yy, powiedział dość wzniośle, że poezja jest być może ostatnim językiem, jakim możemy się w Polsce porozumieć, bo jesteśmy rozdarci między języki, nie tylko politycznie, że jedni popierają tych, a inni tamtych, a jeszcze inni e, innych, że trudno nam sobie wzajemnie zaufać, że jesteśmy społeczeństwem o wyjątkowo wysokim stopniu wzajemnej nieufności, itd, i tak dalej. Jesteśmy też rozdarci, czy w związku z tym jesteśmy rozdarci między, między językami, aż w końcu nie rozumiemy, co do siebie mówimy, albo a tym bardziej nie, nie, nie czujemy, iż byśmy się mogli e, e, dogadać. Porozumieć, żebyśmy sobie mogli przemówić, żebyśmy mogli, żebyśmy mieli jakieś argumenty do, do użytku. Więc być może poezja, tak, być może poezja byłaby właśnie tym, tym językiem, którym możemy się porozumieć. Jeszcze, jeszcze jedna uwaga, taka bardzo ogólna. Otóż, kiedy mówimy ludzie z mojego pokolenia, a na pewno starsi, kiedy mówią literatura czy poezja zaangażowana, to być może, to wysoce prawdopodobne, pojawia się w nich moment zawahania. O zaangażowaniu literatury bowiem mówiono, czy to właściwe słowo krótko mówiąc, czy to właściwy termin, bo o zaangażowaniu literatury mówiono bowiem bardzo dużo w czasach realizmu socjalistycznego. To był ten krótki, ale bardzo znamienny i wiele dający do myślenia okres między mniej więcej 1949 rokiem, kiedy to w Szczecinie na zjeździe Związku Literatów Polskich ogłoszono doktrynę realizmu socjalistycznego jako obowiązującą polską literaturę, a powiedzmy w 1955, kiedy pojawiają się pierwsze oznaki tak zwanej odwilży, czyli kruszenia się, zmieszkania tej, tej doktryny, jej obowiązkowość przestaje być skuteczna, przestaje być kompletna, a w 1956 wreszcie, kiedy w związku z przemianami, jakie się w Polsce, nie tylko w Polsce, w tej części Europy dokonują, realizm socjalistyczny w Polsce przynajmniej odchodzi do przeszłości. Jego elementy będą jeszcze podgotowały długo, ale on jako zwarta, kompletna doktryna wymagana, której, której wierności wymaga się od pisarzy, przestaje, przestaje obowiązywać. Wówczas to mówiono o tych wierszach, ale i prozie, eseistyce, reportażu agitacyjnych, że są literaturą zaangażowaną, myląc literaturę na zamówienie państwa, na zamówienie partii, na polityczne zamówienie, które, od którego trudno było się uchylić inaczej, niż milcząc, a i milczenie oczywiście było dla pisarza zawodowego czymś niesłychanie trudnym i rzadko się dość zdarzało, Z zaangażowaniem, które za każdym razem jednak musi opierać się na wartości samodzielnego, krytycznego myślenia. W odróżnieniu literatura zaangażowana, literatura obywatelska, polityczna zasługująca na szacunek, to taka, która karmi się wolnością swojego autora, Często też potrzebuje wol pewnej wolności społecznej, by mogła, by mogła funkcjonować. Ale to jest ogromny, ogromny temat, którym, którym można byłoby się zajmować osobno. Więc powtarzam, kiedy mówimy literatura zaangażowania, to zaangażowana, to się troszeczkę wahamy ze względu na pamięć tamtej, tamtej historii, kiedy nadużywano tego pojęcia przypisując go czy używając go w odniesieniu do zjawisk, które nie zasługiwały na pojęcie zaangażowania. To była literatura zaangażowana przez państwo i przez państwo sterowana do wypełniania pewnych obowiązków, obowiązków ideologicznych, politycznych, agitacyjnych, propagandowych. Był bowiem pisarz jak... Jak to ujął Josip Wisarionowicz Stalin, był bowiem pisarz żołnierzem na pierwszej linii frontu ideologicznego. Tak, wówczas jeszcze pisarzowi przysługiwać mogła taka dwuznaczna godność. Dobra, mógłbym ten wykład mandrując i od czasu do czasu porządkując, bez większych trudności ciągnąć dalej, pokazywać, pokazując, co się z literaturą polityczną dzieje w PRL-u i co się z nią stało po 1989 roku, ale wówczas nie wystarczyłoby nam czasu na to, byśmy, byśmy przeczytali parę, przynajmniej parę, nie, więcej niż, niż, niż parę się nie uda tekstów, które dla Państwa przygotowałem i na, na, na lekturze, których bardzo mi, bardzo mi zależy. Spróbuję udostępnić ekran. Mam nadzieję, że choć ten dzień nie jest taki prosty od strony technicznej, to jednakowoż się to powiedzie. No i nie wiem, dlaczego się nie chce powieść. Zróbmy to. Bardzo proszę. Już dosyć przygód. Już dosyć przygód informatyczno- jakiś tam. Zaraz pytam, czy państwo widzą? Nie. Nie. No właśnie. Dlaczego nie? Czy ubytomienie ekranu nie działa? Nie działa, chyba nie działa, bo chcę, wybieram co chcę udostępnić i właściwie nie mam tej ikonki, która pozwalałaby mi udostępnić. Na tym polega jakiś, jakiś problem. Na, na dolnym pasku trzecie od lewej. Tak, to wiem. I już jestem tam, gdzie jest ekran. Mhm. A, ekran zaznaczyłem i nie mogę go. Uruchomić. Mhm. Nie mogę tego przekazać, przekazać Państwu. Jeśli to miałoby się przedłużać, jeśli to miałby być e, kłopot, no to rzecz jasna, nie mogę też tego wyjść w tej chwili. Niestety nie wiem, dlaczego to się nie udaje. Będę czytał wobec tego te wiersze, jeśli państwo pozwolą, choć jestem w małym teraz embarasie, ponieważ, ponieważ wolałbym, wolałbym je państwu wyświetlić. Nic chyba nie poradzę. Przepraszam, jeszcze sekundę, jeszcze sekundę, wolałbym się nie poddać. Jeszcze dopytam, panie profesorze, po wejściu w te w ustawienia, udostępniania Tak, tak, tak. tak. pan okno i, i na niebiesko się podświetliło to okienko, które chce pan. Tak, udostępnić. tak. I nie, nie podświetla się opcja udostępnij na dole. No właśnie nie podświetla się ta opcja i na tym, polega, na tym polega problem. Próbuję to jakoś jeszcze zrobić. Nie wiem zupełnie dlaczego. No, niestety Pan Profesor nam zniknął. Przepraszam Państwa za... Yy, problemy techniczne i proszę o chwilę cierpliwości, zaraz będziemy działać. Streaming is on. Okej, okay. halo, halo. Tak, tak, już pan wrócił. Tak, do nas. Już wiedzą państwo, proszę wybaczyć, w przerwie jeszcze nad tym popracujemy, ale teraz po prostu przeczytam państwu kilka, kilka tekstów. Przepraszam, że ich nie, nie udostępniam, zupełnie nie rozumiem zresztą, dla, dlaczego tak się dzieje. No ale, ale tak się czasami dzieje, widać. Tym pierwszym wierszem, który chciałbym państwu przeczytać, a właściwie przypomnieć go, to jest wiersz, jest wiersz Wisławy Szymborskiej fotografia z 11 września. Wiersz się ukazał w gazecie po dramacie tego, tego dnia w 2001 roku. Państwo wszyscy wiedzą, że, że wówczas to samoloty terrorystów uderzyły w uderzyły w... Wierzę World Trade Center w Nowym Jorku, było to niesłychanie spektakularne. Dramat pokazywany przez telewizję na całym, na całym świecie, dramat dziejący się na żywo, może po raz pierwszy, może nie po raz pierwszy, lecz z całą pewnością była to jednak nowa, nowa jakość. Rzecz dostępna dla, dla wszystkich, którzy, którzy mieli ochotę włączyć, włączyć telewizor. I, I wówczas to, i wówczas to, Szymborska pisze, pisze wiersz, który no, odcisnął się bardzo mocno w naszej, w naszej pamięci. Skoczyli z płonących pięter w dół, jeden, dwóch, jeszcze kilku, wyżej, niżej, fotografia, powstrzymywała ich przy życiu, a teraz przechowuje nad ziemią, ku ziemi, każdy to jeszcze całość z osobistą twarzą i krwią dobrze ukrytą. Jest dosyć czasu, żeby rozwiały się włosy, a z kieszeni wypadły klucze, drobne pieniądze. Są jeszcze ciągle w zasięgu powietrza, w obrębie miejsc, które się właśnie otwarły. Tylko dwie rzeczy mogę dla nich zrobić. Opisać ten lot, i nie dodawać ostatniego zdania. Chciałbym, żeby państwo przypomnieli sobie to starsi lub wyobrazili to młodsi, te ta, dni po, po tamtym 11, 11 września. One były pełne przejęcia, jakby stary świat się kończył, atak na Amerykę, supermocarstwo, przeprowadzony tak rozmyślnie, precyzyjnie i z tak strasznym skutkiem. Kończył czas nadziei, że świat jest w miarę stabilny, że mu nie grożą katastrofy, że przetasowania na wielką skalę nie są ani możliwe, ani potrzebne. To, co stało mocno, zostało poruszone. A to z kolei wzruszyło, przejęło ogromne, ogromne rzesze, rzesze ludzi. Dzisiaj po 20 ponad latach nie odczuwamy tego tak dotkliwie, tak wyraźnie, ale wówczas i jeszcze przez wiele miesięcy, proszę zwrócić, a nawet lat, proszę zwrócić uwagę, że w rezultacie tej, tej tragedii w świecie wybuchły, wybuchły wojny w, w Iraku, w Afganistanie, wojny angażujące nie tylko Amerykanów, nie tylko tubylców, ale mnóstwo różnych innych ludzi, także tysiące żołnierzy wysyłanych w te rejony przez, przez Polskę. Y, y, otóż w takich okolicznościach powstają wiersze wzniosłe, tak byśmy mogli sądzić. Tak? Można by napisać wiersz o końcu, o końcu świata i początku jakiegoś innego, o którym jednakowoż nie mamy y, Wiele do powiedzenia, a w każdym razie niewiele mamy słów nadziei do powiedzenia o tym nowym świecie. On wydaje się, będzie światem chaosu, światem przemocy, gwałtu, nieobliczalnym i niebezpiecznym. Szymborska wybiera inny, inny sposób. To jest sposób, o którym moglibyśmy powiedzieć, że ujawnia, odsłania, przyznaje się do swoistej własnej bezsilności. W tym, co się wydarzyło, zawarte jest ziarno, czy pierwiastek zawiera się w tym bezsilności właśnie. Nie mamy na to, na to słów, a równocześnie, proszę zwrócić uwagę, że ta konstrukcja, nie mam słów, ale nie mogę równocześnie, powtarza się w moich wykładach dość często, ale równocześnie nie mogę milczeć. Te słowa, które, które padają, są albo konwencjonalne, powtarzają się nieustannie, albo wskazują na innego rodzaju, na innego rodzaju bezsilność, taką bezsilność wrażliwości czy bezsilność solidarności. Zatem, jako poetka, winna jestem, winna jestem swojemu własnemu przejęciu wiersz, ale też przejęciu różnych innych ludzi, którzy nie myślą o tym dokładnie tak samo jak ja ale którzy odczuwają ten, to zdumienie, to niesłychane zdumienie tym, co się wydarzyło i grozę, która nie jest grozą statystyki, tych trzech i pół tysiąca, najpierw mówiono o jeszcze liczniejszych tysiącach, a potem mniej więcej około 3 tyś, nieco ponad trzech tysiącach ofiar tego zdarzenia, jest niesłychanie, niesłychanie wiele przecież. Ta groza nie zawiera się w statystyce. Statystyka daje nam niejasne poczucie, niejasne wyobrażenie rozmachu tego, tego, tego aktu, ale nie daje nam wglądów w pojedynczy los, w, pojedynczy, w pojedyncze emocje. Więc wiersz wchodzi pod statystykę, szuka, szukając sposobu na to, by zbliżyć się do lęku, Paraliżującego, paraliżującej świadomości końca własnego życia, zdumienia i przerażenia, które się ze sobą splatają, opisując ludzi skaczących z płonących pięter w dół. Jeden, dwóch, jeszcze kilku. Proszę zwrócić uwagę, jeden, dwóch, jeszcze kilku, nie czy tysiące. Nie apokalipsa w skali świata, niewielka perspektywa, tylko przybliżenie. Zasadą tego wiersza jest przybliżenie. Na jednego, na dwóch, na paru, wyżej, niżej. Co więcej, nie mogę mieć tego przybliżenia na, na własnym okiem danego. To jest przybliżenie dane mi przez, przez fotografię. I to, to słowo fotografia jest tutaj zapewne najważniejsze. Oto patrzę na fotografię pokazującą ludzi skaczących z płonącego wieżowca i staram się do tych ludzi zbliżyć. Wiem, i to jest kolejny moment, bardzo ważny w tym wierszu, że oni nie żyją, że oni zginęli kiedy gdy zakończyła się ich powietrzna podróż ku, ku Ziemi, zginęli w zetknięciu z Ziemią właśnie. Lecz, lecz tu ich widzę lecących i to, jak zbliżają się do, do Ziemi, jest czymś niesłychanie ważnym, co chciałabym w słowach jakoś ująć. A teraz przechowuję ta fotografia. Ich nad Ziemią ku Ziemi lecącym. Każda to jeszcze całość z osobistą twarzą. Proszę zwrócić uwagę. Ta detaliczność przeciwko wielkości. Wielkość, ta detaliczność dramatu przeciwko wielkości tragedii, poszczególność przeciwko ogólności. Twarz przeciwko tysiącom twarzy, w których poszczególne, w portecie, których poszczególne twarze się, rzecz jasna, rozmazują. I krwią dobrze ukrytą, dobrze ukryta krew, świetne. Świetne sformułowanie. To krew, która jeszcze nie wypłynęła. Wypłynie za moment, wtedy, kiedy zderzą się z ziemią. My tego nie, nie zobaczymy, ale wiemy, że tak właśnie będzie. I krwią dobrze ukry, ukrytą, jeszcze ukrytą, jeszcze twarz, jeszcze krew ukryta w ciele. Jest dosyć czasu, żeby rozwiały się włosy i z kieszeni wypadły klucze, drobne pieniądze. Cały czas mamy do czynienia z wierszem, który przeciwstawia panoramie przybliżenie, detal, horyzontowi skoncentrowanie na, na drobiazgu, drobne pieniądze, klucze. To są przedmioty najbardziej banalne, jakie, jakie trzymamy w kieszeniach i które nam zazwyczaj nie wypadają, chyba że dzieje się coś nadzwyczajnego. Na przykład znaleźliśmy się w powietrzu, w drodze z wysokiego piętra Ku, ku zabetonowanej Ziemi. Są jeszcze ciągle w zasięgu powietrza, w obrębie miejsc, które się właśnie otwarły. Te miejsca nie istniały, nie istniały w ich świadomości, w naszej świadomości. To było neutralne otoczenie wielkiego, wysokiego budynku. Tam mogły być jakieś chmury lub nie. Mogło być powietrze czyste lub jakoś zanieczyszczone, zadymione czy zasnute wyziewami wielkiego miasta, tylko tyle, ale to powietrze, to powietrze nie zatrzymywało nasze, ono nie było naszej uwagi, ono nie było miejscem, a tutaj stało się miejscem zajętym przez to spadające, spadające ciało, otwarło się dla tych spadających ciał. Kiedy myślimy o czymś, co się otwiera, sądzimy, że to lepiej niż to, co się zamyka, ale w końcu może należałoby też stwierdzić, że w tym wypadku otwierają się, otwierają się perspektywy końca, ramiona, ramiona śmierci, nic innego. Więc to, to, co otwarcie, jeśli zazwyczaj jest waloryzowane pozytywnie, to w tym wypadku oznacza niepokój. Tylko dwie rzeczy mogę dla nich zrobić. I tutaj poetka wraca do swojego pisania, do aktu pisania. Opis opisać ten lot. Choć oczywiście opis jest tutaj bardzo zwięzły, lakoniczny. Mogę opisać na tyle, na ile mogę, na tyle, na ile pozwala mi to, co widzę, to, czego się domyślam i pewna dyskrecja związana z obcowaniem ludźmi, z ludźmi skazanymi, ludźmi, o których wiem, że już ich nie ma, że umarli, że zginęli. Więc opisać, ale pod pewnymi warunkami. Te warunki, spełnienie tych warunków, czy spełnieniem tych warunków jest ów wiersz. One są ukryte w wierszu, zredagowane pod wierszem. I nie dodawać ostatniego zdania, zaniechać puenty, porzucić wielkie słowa, nie zacietrzewić się w oburzeniu, nie popaść w rozpacz, uciszyć krzyk. Nie pozwolić sobie na histerię, e, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Ano dlatego, że wszystko to, e, co byłoby owym ostatnim zdaniem, składa się ze słów poniekąd za małych, nieadekwatnych, nie, nieodpowiednich, niestosownych, dla tego, co się wydarzyło tym poszczególnym ludziom, tym jeden, dwóm, jednemu, dwóm kilku ludziom, którzy spadali, spadali z, tego, z tego wieżowca. Muszę powiedzieć zupełnie otwarcie, że kiedy się ten wiersz pojawił, miałem pewne wątpliwości, czy, czy poezja winna tak szybko, poniekąd jakoś łapczywie nawet byśmy powiedzieli, reagować na, na, na tak tragiczne, tak straszne zdarzenie. Czy poezja jest do tego jeszcze powołana? Czy my czy my chcemy, aby ten głos poetycki był angażowany do, do czegoś takiego, do takich właśnie celów. Wtedy, 20 lat temu, dość często myśleliśmy, że poezja jest skazana na jakąś oboczność, albo że ta oboczność jest jej naturalną przestrzenią i wówczas nie o skazaniu, ale o pewnej szansie byśmy mówili. że mówić wierszem z przejęciem, takim przejęciem o tym, co się wówczas wydarzyło, to rościć sobie pretensje do posłuchu, do posłuchu, który wiersz może mieć pośród czytelników łaknących takiego współprzeżywania przez poezję, czy w poezji wielkich, wielkich zdarzeń. Wówczas podzielałem tę, tę wątpliwość. Dzisiaj podziwiam ten wiersz za Trafność, dyskrecję, za nowoczesność, za to, że on jest wierszem wzniosłym, lecz nie popadającym w patos. Rozróżniam wzniosłość, która bardzo często jest efektem zderzenia tego, co chcielibyśmy powiedzieć, z uczciwą świadomością, że nie, nie potrafimy tego zrobić. To jest to zachłyśnięcie się, ten, kiedy słowa zostają nam w ustach, w gardle, na języku, a przecież powód, dla którego ch chcielibyśmy je wydobyć, chcielibyśmy się wysłowić, jest powodem bardzo istotnym, bardzo poważnym. W tym zachłyśnięciu się tkwi wzniosłość. Wzniosłość oczywiście czasami pojawia się z bardzo prostych, prostszych, Względów, z poczucia, że oto zdarzyło się coś, co wybiło nas wraz z wielkimi ludzkimi rzeszami, wybiło nas z, z rutyny, z codzienności, że coś się zdarzyło nadzwyczajnego, co się zdarza rzadko, czasami nie zdarza się w życiu całym. Najszczęśliwsze pokolenia nie mają na swoim koncie takich, takich wydarzeń, że oto coś zdarzyło się, co, co przeszło do historii. Tak, właśnie, ten 11 września pozostanie w historii. Co do tego nie mieliśmy żadnej wątpliwości. Nadal nie mamy żadnych wątpliwości. On pozostanie, pozostanie w historii świata jako, jako wydarzenie bardzo istotne. Cokolwiek by się ze światem jeszcze wydarzyło, tak długo jak, będziemy, jak świat będzie pamiętał, świat ludzi będzie pamiętał o swojej przeszłości, tak długo ta, ta data będzie w tej pamięci obecna. I wówczas pod wrażeniem tego przełamania zwykłości, doraźności, codzienności, Oczywistości może się pojawić wzniosłość, może się pojawić wzniosłość. Lecz patos, który jest bliski, oczywiście znaczeniu znaczeniowo wzniosłości, bywa posądzany o podążanie na skróty ku, ku tym wielkim, wielkim emocjom, wielkim językom, wielkim słowom. Patos nieprzypadkowo dość często jest obecny w kulturze popularnej, w popularnych filmach, w popularnej literaturze, takich dziełach, w których autorzy nie szczędzą środków do tego, żeby jakoś emocjonalnie poruszyć, obezwładnić nawet, zapłakać, że się tak wyrażę, odbiorcę, do, doprowadzić do, do, do aktów sentymentalnych, emocjonalnych, bo, bo to jest ich celem i ta, to nadużywanie potosu we współczesnej, zwłaszcza popularnej kulturze. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele jest potosów w piosenkach, także polskich współczesnych piosenkach. One oczywiście wielokrotnie bywają napędzane jakąś taką dosyć tanią ironią, jakimś, jakąś przekorą, jakimś śmiechem, jakimś takim codziennym obyczajem wielkiego albo małego miasta, ale od czasu do czasu też są dramatycznie patetyczne, prawda? Tutaj ten, ten, ten patos jest uzyskiwany często bez skrępowania, bez, bez wrażenia, że to są, że, że wzniosłość, że, patos, że wzniosłość, która jest jakąś odmianą patosu, taką szlachetniejszą odmianą patosu, uzyskuje się nie za darmo, nie, nie, nie, nie szybko. Nie na skróty, że, że ona jest nie tylko wielką, wyrażoną emocją, ale jest też doznaniem niewypowiadalności powodów, dla których jesteśmy czy bywamy, bywamy patetyczni. Mam nadzieję, że ten wiersz na tyle jest znany, że, że ujawnia. Bardzo specyficzny rodzaj solidarności autorki z masowym, zbiorowym przeżyciem. Mówię specyficzny, dlatego iż właśnie jeszcze raz to powtórzę, przejęty własną bezsiłą i po drugie starający się wymknąć takim najłatwiejszym, a więc właśnie statystycznym, podniecającym się wielkimi liczbami, a obojętnym, na poszczególność doświadczeń obrazom danego zdarzenia. Ta, ten kult statystyki jest nas bardzo silny. Jak zwrócił uwagę kiedyś wybitny badacz Holokaustu, przed laty uczono, mnie na przykład uczono w szkole, że w Auschwitz, o Oświęcimiu, zginęło 4,5 miliona ludzi. Z czasem i badania, i rozmaite dokumenty czy wypowiedzi nawet poszczególnych osób, czasami oprawców, wskazywały na niemożliwość aż tak wielkiej liczby zabitych, uśmierconych w Auschwitz. Więc zaczęto mówić o około dwóch milionach, a w końcu wyniki dzisiejszych ekspertyz wskazują na mniej więcej milion, milion sto tysięcy zamordowanych ludzi. A więc z ulgą powiemy, wcale nie aż tak dużo? Nie, nie powiemy, dlatego że milion, milion, sto tysięcy ludzi to niewyobrażalna liczba cierpień i niewyobrażalna liczba zadanych, zadanych śmierci. To nadal jest niewyobrażalnie masowy mord, który tam się dokonał. Tak samo jak było wtedy, kiedy myślano o czterech i mówiono o czterech i pół milionek, i dzisiaj jest dla sztuki wyzwaniem, ogromnym wyzwaniem pokazanie twarzy tych bezimiennych, niesportretowanych twarzy ludzi, którzy tam się znaleźli i cierpieli i, i, i postradali życie. Innym typem wiersza. Choć przecież związanym z konkretnym zdarzeniem, niewyjaśnionym zdarzeniem i motywowanym etycznym oburzeniem na to, że to zdarzenie miało miejsce i oburzeniem na to, że nie zostało wyjaśnione, jest wiersz Szczepana Kopyta, kto zabił Jolantę Brzeską. Ilanta Brzeska to rzeczywiście osoba, która została zamordowana, była znaną działaczką ruchów lokatorskich, przeciwniczką dzikiej, okrutnej czasami reprywatyzacji kamienic, domów, w której rezultacie ludzie tracili poczucie bezpieczeństwa, a najzwyczajniej w świecie wszystkim którzy znaleźli w tych nowych okolicznościach, grozi, groziło, iż jeśli nie spełnią życzeń nowych właścicieli, to utracą dom, utracą dach nad, nad głową. Kiedy przyjdą podpalić dom z orłem na czapce i hasłem won, to wpadnie trochę osób, To były, bo były dobre z wosu. Zapalą fajki na schodach i klamkę z daleka pozdrowią psy, co nie napisze gazeta, o tym zawyje poeta, są w ojczyźnie rachunki krzywd. I bagażniki pojemne w mit. Stempelki zdobią monity, pozdrówki od elity. Kto zabił Jolantę Brzeską? Kto spalił Jolantę Brzeską? Gdzie jest policja, kościół, naród i demokracja? Kto zabił Jolantę Brzeską? Kto spalił Jolantę Brzeską? Czy jest interes w tym, czy jest interes w tym, czyje jest prawo i telewizor? Zauważmy, że ten wiersz. Szczepana Kopyta, bardzo utalentowanego, wybitnego poety średniego pokolenia, który od już dłuższego czasu, od kilkunastu lat uchodzi za czołowego przedstawiciela poezji politycznej, poezji zaangażowanej, lewicowej, starającej się o przypominanie albo odzyskiwanie praw ludzi społecznie słabszych, biedniejszych, tych, o których nikt się nie upomina, o których nikt nie walczy, o których nikt nie zabiega, których łatwo, o którymi łatwo pomiatać, pogardzać, których łatwo oszukać, itd, tak i tak dalej. Jest Szczepan Kopyt nie tylko poetą, muzykiem, ale również działaczem społecznym, aktywistą społecznym, o bardzo wyrazistych przekonaniach. Wracając zaś do, do wiersza i do niego, do autora, jako poety, napisał sporo wierszy, sporo utworów, podziałów w większości, utwory artystycznie wyrafinowane, skomplikowane, nieoczywiste, dalekie od prostego przekazu, motywowane solidarnością lub gniewem, niezgodą, pragnące uruchomić jakieś procesy w odbiorcach, które byłyby postawiły ich po stronie, po stronie społecznej, społecznej sprawiedliwości to jednakowoż w tym wierszu ten retoryczno-gniewny ton dominuje. On ten wiersz organizuje, on go zamienia w gniewną, nawet byśmy powiedzieli, radykalną piosenkę. Zaczyna się przecież od słynnego cytatu, od aluzji do innego wiersza. Kiedy przyjdą podpalić dom, czyli to wiersz, na czacie oczekuje właściwych odpowiedzi. Właściwe odpowiedzi zostaną nagrodzone. Z orłem na czapce i hasłem won. Tu wpadnie trochę osób, bo były dobre z włosu. Zapalą fajki na schodach i klamkę z daleka pozdrowią, psy. Pojawia się tutaj, bo ten fragment może nie być do końca zrozumiały, pojawia się tutaj aluzja do tych, którzy próbują bronić wysiedlanych eksmitowanych, prześladowanych w ich własnych domach. Trochę osób, bo były dobre z WOS-u. WOS, jak Państwo pamiętają, to nazwa przedmiotu, przedmiotu chyba ostatnio zastąpionego innym, czy zastępowanego innym przedmiotem, wiedzy, wiedza o społeczeństwie. Wiedza o społeczeństwie była przedmiotem w szkole, ale dla paru osób była też, czy jest swoistym kodeksem, Kodeksem obywatelskich postaw, obywatelskich obowiązków, zaangażowania, udziału, uczestnictwa, nawet pewnego ryzyka, które z tym się czasami niemałego, z tym się wiążą. Pojawia się w następnym, w kolejnym wersie, pojawia się gazeta. Co nie napisze gazeta, o tym zawyje poeta. Są w ojczyźnie rachunki, rachunki krzywd i bagażniki pojemne w mit, stępelki zdobią, monity. Zaczyna się tutaj dziać coś, co wskazuje na inną jeszcze niesprawiedliwość, taką niesprawiedliwość w stosunku do prawdy. Oto prawda jest własnością tych, którzy mają środki, by, u nich, by o niej mówić, czyli ją głosić, ją proklamować, ją performować, ją narzucać, narzucać coś jako prawdę, coś, co nie jest prawdą, w prawdę przekształcać, ponieważ mają gazetę, mają środki, środki y, y, y przekazu. E, więc po jednej stronie jest siła, to psy, policjanci, y, to władza. I y, y, jest y, siła mediów i siła kształtowania opinii publicznej i siła określania czegoś jako prawdę, jako definiowania czegoś jako prawdy czegoś, co na to nie zasługuje. A co jest po drugiej stronie? Krzyk, właściwie krzyk, Rozpaczliwy wy, rozpaczliwe wycie, wycie poety, kto zabił Jolantę Brzeską, kto spalił Jolantę Brzeską. Spalił, bo jej ciało rzeczywiście zostało, zostało spalone. Proszę sobie, proszę sobie to, to, to wyobrazić. Oto osoba dzielna i szlachetna, pracująca na rzecz swojego tylko interesu, lecz głównie innych, zostaje zabita, a jej ciało spalone. I nie wiadomo, kto to uczynił. Choć łatwo się domyślić, dlaczego spotkał ją taki los. Czy o tym można milczeć? Więc poeta nie milczy, ponieważ milczą wszyscy inni. On krzyczy, gdzie jest policja? Kościół, naród, demokracja. Proszę zwrócić uwagę, policja tutaj jest służbą wyspecjalizowaną w poszukiwaniu sprawców, sprawców zła. Ale jest Kościół, naród i demokracja, czyli wielkie hasła i wielkie, rzekomo m, kształtujące nas e, e, siły i wartości. Gdzie one są? Więc na, nadal się krzyczy, kto zabił, kto spalił. Czy jest interes w tym, czyje jest prawo i telewizor? Czyj jest interes w tym, aby zabić i spalić Jolantę Brzeską? to interes ten bardzo bezpośredni. Ale czy jest prawo? Więc jakiś, jakiś, jakiś fragment państwa bardzo istotny, który służy temu, by nasze pragnienie sprawiedliwości mogło się wypełniać, a pragnienie sprawiedliwości jest jedną z tych wielkich sił, które takiej harmonii dobra i zła, które, które napędzają ludzi, i telewizor, który tutaj symbolizuje tę moc formowania obrazu świata i deformowania obrazu świata, zakłamywania go, to znaczy świata zakłamywania, odbierania mu godności, przemilczania czyjejś tragedii albo czyjegoś bohaterstwa albo czyjejś winy i tak dalej, i tak dalej. To, to wiersz o charakterze... Gniewnej riposty na rzeczywistość, apelu, sprzeciwu. Wiersz bardzo retorycznie wyostrzony, nawiązujący do tradycji wielkiej poezji mówiącej o narodowej krzywdzie. Ba, ta tradycja, to nawiązanie do wiersza, o który pytam, tutaj nam mówi, czy wskazuje na sytuację nadzwyczajną. Otóż to, co się wydarzyło, nie możemy widzieć w perspektywie pomniejszającej ową zbrodnię, wręcz odwrotnie. Musimy widzieć w tym skandal, dramat, coś, czego nie można żadną miarą poniechać, porzucić. Poeta się gniewa, poeta wyje, tak, wyje. Wycie jest też wyrazem pewnej bezsilności ale też jest samo w sobie jakimś komunikatem, bo, bo, bo, bo gniew, rozpacz nie układają się słowa, ale jest też komunikatem, niesłychanie ważnym komunikatem. W wyciu odnajdujemy, odnajdujemy całą gamę tych uczuć, które, które nie zostały nazwane, ale które są tu obecne. I jeszcze jeden wiersz, innego typu, ale także odpowiadający na coś, co się wydarzyło Właśnie, co jest wokół. Oto, oto poeta metafizyczny, poeta kultury, klasycystyczny, jak o nim często mówiono, o wyraźnych skłonnościach do medytacji filozoficznej, mówiący przede wszystkim w swoich wierszach o czasie, przemijanie, kulturze, arcydziele, czasami sentymentalnie nawracający do tego, co w jego życiu i życiu jego rodziny, jego bliskich albo pokolenia nawet było ważne do Lwowa, do ojca, do podróży po świecie, do powrotu do, do Polski, pisze wiersz o zdumiewającym już tytule, kilka rad dla nowego rządu. Adam Zagajewski formułuje kilka rad dla, nowego, rad dla nowego rządu, tego byśmy się spodziewali. Mamy nowy rząd. W skład naszego rządu wchodzi wiele błyskotliwy, wielu błyskotliwych ministrów. Jeden z naszych ministrów mówi po angielsku. Nasz nowy rząd zabrał się energicznie do pracy. Niestety nie jest dość zdecydowany w sytuacji, gdy w, gdyż gdy wciąż pozostało tylu niepoprawnych liberałów. W niektórych miastach jest ich nawet więcej niż tradycyjnych katolickich rodzin. Co jeszcze mógłby zrobić nasz rząd? Nie może kierować się czułostkowymi względami, które są typowe dla zachodnich polityków. Należałoby którejś nocy rozstrzelać kilku reżyserów filmowych, nie, nie oszczędzając kobiet. Wszyscy profesorowie prawa konstytucyjnego powinni być dożywotnio internowani. Poetów można zostawić w spokoju i tak ich nikt nie czyta. Potrzebne są obozy odosobnienia, ale łagodne, żeby nie drażnić ONZ. Większość dziennikarzy powinno się wysłać na Madagaskar, natomiast Węgry trzeba delikatnie ująć w szczypce i wsunąć na, mapę, na mapie między Polskę i Niemcy. A potem, kiedy już ucichnie reakcja międzynarodowej masonerii, niepostrzeżenie włożyć Niemcy między Hiszpanię i Portugalię. Rząd nie powinien dziś mieć nadmiernych skrupułów. Nadarzyła mu się historyczna okazja. Byłoby grzechem z niej nie skorzystać. Wiesz, jest zdumiewający nie ze względu na to, co, co mówi, tylko ze względu na to, kto go napisał yy, cały czas. Wydaje mi się, że, że, że trudno w to uwierzyć, iż tym kimś był Adam Zagajewski. Powstał ten utwór w odpowiedzi na powstanie rządu Prawa i Sprawiedliwości po, po wygranych pierwszych wygranych przez, przez, te, przez koalicję prawicową wyborach parę lat temu, w 2015 tak, roku. I łatwo stwierdzić, że autor nie, nie sprzyja temu rządowi, choć gdyby ktoś nie wiedział, na czym polega ironia, mógłby sądzić odwrotnie, że tak, że to są naprawdę naprawdę poważne i z całą powagą podane rady nowej ekipie rządzącej ale ironia jest tutaj wszechobecna i aż prosi się, by, by ją dostrzec, nieomal od pierwszego, od pierwszego wersu, więc bardzo jest mało prawdopodobne, aby ktoś uwierzył autorowi, że tak właśnie chce postąpić. Wielu błyskotliwych ministrów, prawda? stwierdzenie wchodzi w wielu błyskotliwych ministrów, jeszcze wydaje się dość neutralne ale następna, następny wers pozbawia poprzedniej neutralności, zaprawiając go szyderstwem. Jeden z naszych ministrów mówi po angielsku. Aha. Czyli rząd złożony z wielu błyskotliwych ministrów jest w gruncie rzeczy rządem ignorantów, obskurantów. Nie ma wśród nich ludzi, wśród tych ministrów ludzi bywałych w świecie i mówiących językami zabrał się energicznie do pracy. Proszę zwrócić uwagę, że w tym wierszu będą się przeplatały zdania z propagandy, z rządowej propagandy, ze zdaniami rozbrajającymi tę propagandę, naznaczonymi silną ironią. Nasz nowy rząd zabrał się energicznie do pracy. Tak, mogłoby, tak mógłby brzmieć komunikat w jakiejś sprzyjającej rządowi telewizji czy rozgłośni radiowej. Niestety nie jest dość zdecydowany w sytuacji, gdy pozostało tylu niepoprawnych liberałów. Oto proszę zwrócić uwagę, że wiersz czy światopogląd tego wiersza wypływa z punktu, takiego ideowego punktu, jeszcze bardziej na prawo, jeszcze bardziej konserwatywnie usytuowanego niż ów rząd. Zachęta dla nowego rządu brzmi więc następująco, bądźcie bardziej zdecydowani, bardziej konserwatywni, nie obawiajcie się opinii publicznej, albo, albo w każdym razie w bardzo umiarkowanym zakresie, nie wolno wam pozwolić na współistnienie prawdziwego, prawdziwie patriotycznie nastawionych zwolenników tego rządu, z neoliberałami czy liberałami. To nie do pomyślenia. Co jeszcze mógłby zrobić nasz rząd? Nie może kierować się czułostkowym, czułostkowymi względami, które są typowe dla zachodnich po polityków. O to proszę zwrócić uwagę. Adam Zagajewski, nie on jeden, nie, rzecz jasna, nie on pierwszy, wskazuje, iż rząd ma skłonność do tego, by oderwać Polskę od zachodu nie chce Zachodu naśladować, nie powinien tego robić, powinien znaleźć jakiś nasz polski idiom, czyli nasz jakiś specyficznie, sposób, specyficznie polski sposób istnienia. I idzie coraz dalej, tak, aż do absurdu. To reduktio ad absurdum jest także ważną zasadą tego, polemiczną, retoryczną zasadą tego utworu. Na którejś nocy rozstrzelać kilku reżyserów filmowych, nie, nie oszczędzając kobiet, profesorów prawa internować, poetów zostawić, bo ich nikt nie czyta, ale potrzebne są obozy odosobnienia. Dziennikarzy wysłać na Madagaskar. Otóż to wysyłanie na Madagaskar jest hasłem nawiązującym do okresu przedwojennego, kiedy antysemici, i antysemickie ruchy w Polsce, prawicowe, ultraprawicowe, nacjonalistyczne, szowinistyczne ruchy w Polsce w rodzaju obozu narodowo-radykalnego, faktycznie projektowały i próbowały nawet rządowi te projekty podsuwać przesiedlenie polskich Żydów na Madagaskar. Więc dziennikarze na Madagaskar to parafraza okropnego hasła Żydzi, na Madagaskar. Tym echem, jeszcze niesławnym, jeszcze dodatkowo niesławnym były nacjonalistyczne, moczarowskie, takie nacjonalistyczno komunistyczne hasła z 1968 roku. Adam Zagajewski należy do pokolenia 68. Dalej, ta ironia staje się już ironią jadowitą ironią pod adresem politycznych fantastów. Ludzi nie mających poczucia rzeczywistości, nie gardzących realną polityką, gardzących faktami. Pomysł, żeby przenieść Węgry między Polskę a Niemcy, a Niemcy potem między Hiszpanię a Portugalię, jest już całkowicie absurdalny. Tak, to Ten sposób myślenia zostaje, zostaje sprowadzony do, do absurdu. Wiersz się kończy swoistą podpowiedzią, swoistą sugestią w stosunku do tego rządu, taką o to, by skorzystał z nadarzającej się historycznej okazji. Byłoby grzechem z niej nie skorzystać. To sformułowanie, nadarzyła się historyczna okazja, byłoby grzechem z niej nie skorzystać, jest znowu takim pozornie opisowym, pozornie neutralnym, lecz w istocie głęboko fałszywym i niepokojącym w związku z tym opisem tego, co poeta wyobraża sobie jako prawdziwą treść zamiarów i poczynań nowego, nowego rządu. Zwróćcie uwagę, ten wiersz polityczny w strict, stricte, polityczny i doraźny, pozbawiony jakiejkolwiek innej perspektywy niż ta ironiczno-historyczna. Ironiczno On się składa z tych historycznych al aluzji, czy aluzji do historycznych niesławnych zresztą, stron naszej obskuranckości, naszej, naszej nietolerancji i tak dalej, tutaj wystarczy. tak To wszystko tutaj wystarczy do tego, by powiedzieć, że oto dzieje się jakieś takie namacalne zło przebrane w wysokie intencje, patriotyczny język, narodowy interes i tak dalej, i Kolejnym tekstem zdaję sobie sprawę, że mój czas dobiega końca, ale pozwolę sobie go przeczytać we fragmencie, podobnie jak, jak jeszcze jeden, po to, by, by ten zabrany przez okoliczności czas państwu jednak oddać, oddać to wiersz Dominiki Dymińskiej. Kilka lat temu w Polsce mieliśmy do czynienia ze strajkiem, strajkiem kobiet w 2017 17 roku, wówczas skutecznym, Przypominają sobie państwo zapewne wielkie, wielkie zgromadzenia, wielkie wiece, które wówczas jeszcze odbywały się przede wszystkim w dużych miastach. Kolejna, kolejna odsłona po, po, werdykt, po, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku objęła już właściwie całą Polskę. Dominika Dymieniska, młoda, ciągle młoda autorka, poetka i pro, prozaiczka napisała wiersz, Zaskakujący, który nie jest pochwałą aborcji, jest pochwałą miłości. Miłości, która potrzebuje aborcji nie jako czegoś, co miałoby ją dopełniać, co ją warunkuje, tylko jako składnika pewnej wolności. Przeczytam. Gdybym musiała mieć kiedyś aborcję, to wiedz, że chciałabym tylko z tobą, jednak bardziej od aborcji chciałabym mieć dziecko i to też tylko z tobą. To jest rodzaj wyznania miłosnego. Gdybym musiała usunąć, uśmiercić czy abortować płód, to nie przeciwko tobie, ale razem z tobą, tak? jakby w poczuciu jedności, zgody, miłości, oddania. Ale bardziej chciałabym mieć dziecko. Tak? Kochany, podziwiam cię... I tym bardziej się cieszę, że odzajemniasz moje uczucia, mimo że jestem taka niesamodzielna, taka beznadziejna, że jacyś obcy ludzie chcą decydować o losach naszych dzieci, że jak ostatnio usłyszałem, że kobieta to tylko zło, złośliwa naroś, narośl wobec, wokół Cipy, nie wzięłam tego do siebie aż tak poważnie, jak najwyraźniej powinnam była. Przepraszam, zaraz zawsze myślałam, że jestem szybka i trudna, a to się okazuje, że jestem łatwa i głupia, zdaniem jakichś panów, którzy nie wiedzą niczego o niczym. Tak bardzo cierpię z powodu tego nieszczęścia, które mnie jeszcze nie spotkało, i bardzo mi przykro, że kraj, w którym miałam nieszczęście się urodzić, ma mnie za śmiecia. Ale spoko, kraju. Twoja pogarda to dla mnie komplement. Oto komplement dla kobiet, oto komplement, od, oto komplement od kobiet, oto komplement od dzieci, oto komplement od ludzi. Jesteśmy krajem dla śmieci. Gdybym musiała mieć kiedyś aborcję, to wiedz, że chciałabym tylko z tobą, jednak bardziej od aborcji chciałabym mieć dziecko. I to też tylko z tobą. Mieć je żywe i zdrowe. Mieć je żywa i zdrowa. Ze wszystkimi organami, a zwłaszcza z sercem i głową. Mogłabym dla niego nawet pobyć trochę gruba, choć tylko w sposób mniej obrzydliwy niż ten, w którym już byłam, kiedy sama byłam dzieckiem. Moglibyśmy nas karmić i może pan pękłoby, Kroczę, ale czy serce by pękło? Nie sądzę i po alkoholu nie chciałoby mi się już płakać może, tylko spać albo siku, jak normalnemu człowiekowi. Zostać matką, pozostać człowiekiem. O nic więcej nie proszę. Zauważmy, że ten złożony bardzo wiersz, bo on jest jednak złożony mimo prostoty, ten złożony wiersz mówi o tym, czemu się próbowało w dyskursie, w języku publicznym, w sferze publicznej zaprzeczyć, a mianowicie, że potrzeba możliwości, posiadania możliwości dokonania aborcji nie jest sprzeczna z potrzebą miłości. Miłości do drugiego człowieka, kobiety do mężczyzny, mężczyzny do kobiety, miłości w jakiejkolwiek zresztą konfiguracji i miłości do dziecka, rzecz oczywista. Ta potrzeba, potrzeba owego prawa jest potrzebą prawa, potrzebą, wolności, potrzebą podmiotowości, potrzebą niebycia śmieciem, niebycia przedmiotem, o, o, o którym ktoś inny decyduje, a nie potrzebą uśmiercania, czy, czy nieposiadania, czy niekochania. To ogromna różnica, o którą to różnicę Dominika Dymińska się upomina w bardzo, jak sądzę, ciekawy, ciekawy sposób. I wreszcie na koniec Marcina Świetlickiego, Baczność. Wiersz, który rozszerza perspektywę, taka, taka była moja intencja, by wychodząc od wiersza mówiącego o niemożności powiedzenia, powiedzenia postawienia kropki, wyrażenia rozstrzygającej opinii, spisania puenty przez wiersze, które interweniują, do znowu wiersza, które stawiają swoją polityczność w innym świetle, lokujące ją, tę polityczność w szerszym planie. Skończyło się dzieciństwo, baczność, mówi pani, skończyło się. Od teraz będziemy chadzali czwórkami lub parami, już się nie schowamy, już będziemy zmuszeni głosować i tańczyć. Wszystkie prawdziwe narodowe tańce Będziemy jednym ogromnym różańcem. Skończyło się dzieciństwo, baczność, mówi pani. Wszyscy wejdziemy przez Europę do supermarketu katedry. Tam prezydent czeka. Oraz czeka tam na nas przemiła autorka naszego podręcznika. Wszyscy zaśpiewamy piosenkę napisaną przez to cudne państwo. Skończyło się dzieciństwo, baczność, mówi pani. Napiszemy felieton do kolorowego pisemka. To, to do prawdy jest zajęcie dla prawdziwych mężczyzn. I poprowadzimy telewizyjny program kulturalny. Mieliśmy tonąć jednak utrzymamy się na powierzchni i skończyło się dzieciństwo baczność już skończyło się więc wywalczmy sobie dostęp do ciepłych zagranicznych mórz internetu stwórzmy jedną super sprawną zgodną sieć komórkową baczność lepsze papierosy lepszy alkohol wciąż lepsze i lepsze podpaski i pampersy samochody proszki na zajęciach rytmiki zapoznamy się z muzyką techno kiedy patrzę w twoje oczy to się jak akwizytor czuję Mały, przegrany, próbujący kupę śmiecia sprzedać nikomu. Jeśli jesteś, przyślij maila. To jest najgorsza rola, akwizytor, który wciska śmieci nikomu. Jeśli istniejesz, to przyślij sms -a. Mogę być ci wierny, nic mi nie pozostało, bo skończyło się kulę i bolę się. Proszę zwrócić uwagę, dwa słowa tylko, nad tym świetnym wierszem charakterystyczne dla Świetlickiego poczucie przegranej. U niego ten moment prze, przegranej jest wielokrotnie w wierszach powtarzany. Tutaj bardzo uwyraźniony. Oto skończyło się dzieciństwo, wchodzimy w dojrzałość jakąkolwiek, człowieka, który znalazł się w szkole i tam jest stresowany, człowieka, który znalazł się w dorosłym życiu i tam jest stresowany, człowieka, który próbuje znaleźć odrobinę prywatności i nie może, człowieka, który, mówiąc inaczej, będąc sobą, zderzył się z instytucją. Instytucją, która ma to do siebie, polegałyby, polegałyby instytucje ludzkie, Chcę go sobie podporządkować, chcę go uformować w taki sposób, jaki jest jej potrzebny. Człowiek jest w życiu nieustannie dyscyplinowany, owobaczność, formatowany, ujednolicany, glajszaichtowany, jest kimś, komu na luksus bycia idiotą nikt nie pozwoli, ale zarazem kimś, komu na bycie obywatelem, bycie podmiotem, podmiotem w życiu społecznym również nikt nie pozwoli. Dramat, dramat tego wiersza, czy w tym wierszu zawarty, polega właśnie na, tej, na tym pod, po, podwójnym, dwojakim, dwustronnym skrępowaniu. Przez... To ja, dzieciństwo, do którego nie ma już powrotu, i przez, to, przez dorosłość, która nie pozwala na to, by człowiek mógł mówić o sobie ja. By człowiek mówiąc ja, mówił naprawdę ja. A zatem poezja polityczna waha się, jak sądzę, między bardzo licznymi perspektywami, doraźnymi, jak wiersz Szczepana Kopyta. Czy Adama Zagajskiego, a zarazem niedoraźnymi, bo przecież krzywda nie jest, nie jest wyjątkowa w naszym świecie. I głupota, to wiesz, Zagajskiego również. A poczuciem, że oto zdarzyło się coś, z czego musimy wyłuskać jednostki, musimy w tym tłumie spadających zwierzowca zobaczyć poszczególnych ludzi, bo tylko tak możemy być z nimi. Z tłumem nie z jednostką, z jeden, drugi, paru, kilku. Tak, możemy bardziej. Aż do rozpoznania bodaj najbardziej generalnego wierszu świetlickiego. Oto polityczność jest tym, co po nas przychodzi i sobie nas zabiera. Żyjemy w świecie naznaczonym ciągłą przemocą. Piekło nie znajduje się daleko, jest tuż obok, jest w jest nas i obok nas, pośród innych tworzących, tutaj aluzję do Sartre nieprzypadkowa, tworzących instytucje, takie piekielne ludzkie instytucje dążące do tego, byśmy byli takimi, jakimi one sobie nas wyobrażają. Tyle, tylko tyle, prosząc rzecz jasna po staremu, aby państwu, jeśli to, jeśli to się zdarzyło, żeby Państwo przedstawili jakiś swój wers polityczny. Pojawiły się dwa, to może Świetnie, ja teraz. Świetnie, bardzo się cieszę. A i oczywiście Państwo od razu zgadli, do, do jakiego utworu nawiązywał Szczepan kopyt, do Władysława Broniewskiego Wagnet na broń. Świetnie. Nagroda polega na moim zachwycie dla, dla, dla tego odkrycia. Gdybym miał oczywiście jakąś inną możliwość, chętnie ufunduję. Nagrodę książkową, o, albo nagrody książkowe. Porozmawiamy o tym z Panią pełni. No? Mhm. Dobrze. A teraz ja odczytam szybko to, co tutaj się pojawiło na czacie. Już, już, już, już pani Ania. Ryby w zatrutej odrze nie mają głosu, więc nikt nie słyszał ich wołania. Kiedy, kiedy jeszcze żyły? W zatrutym nurcie ludzkiego okrucieństwa. Teraz ich wyłowione ciała na brzegach wołają o opamiętanie. O, wspaniale. Wspaniale, bo przecież to, co się wydarzyło, jest właśnie też i historyczne, i jakieś takie porażające, prawda? Nie tylko przerażające, ale i porażające. Więc chcąc o tym coś powiedzieć, naprawdę trzeba napisać wiersz. Dziękuję bardzo. I pani Joanna. Oddaliśmy idiotom podręczniki Stadiony Konfesjonały. Nie doczekamy się nowych strof epopei. Wystarczą nam kazania, manifesty, wlepki w tramwaju. Poeta nie zawyje. Odejdzie ze spuszczoną głową. O, też związany wiersz, związany z, z jakoś z wierszem Kopyta. Oddaliśmy idiotom. No tak. Smutna konstatacja, ale warta, warta na myśl. Też dziękuję serdecznie. Dziękuję również obu Paniom. Już więcej tutaj się nic nie pojawiło, a ponieważ jesteśmy już po czasie, więc zróbmy przerwę. Chyba tym razem skróconą do 5 minut i spotkajmy się z Państwem na kolejnym wykładzie o 19.25. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na wszelki wypadek